Leć do bomby, ku... <try> Na gali coś Leć do bomby, kurwo No nie ja to przyda Długą patrzcie chyba długo coś Lec do bomby,